Joanna trenuje przed wyścigiem. Jej krokomierz rejestruje, ile przebiega codziennie. Oto wartości z ostatnich czterech dni. Sobota 3,89 mili, niedziela 5,1, poniedziałek 10,21, wtorek 3,35. Podaj przybliżony dystans przebyty w ciągu tych dni, a potem oblicz dokładną wartość. Najpierw przybliżenie zaokrągle wszystkie do pełnych mili. 3,89 w przybliżeniu 4 mile. Zaokrągliłem tak, bo po przecinku mamy 8, sporo więcej niż 5. A więc 4 mile. Teraz 5,1. Zaokrąglamy w dół, bo 1 to mniej niż 5. 10,21 to będzie 10 mil. 2 zaokrągla się w dół, bo to mniej niż 5. 3,35 zaokrąglamy do 3 mil, bo 3 to mniej niż 5. Zsumujmy je. 4 plus 5 to 9, plus 10 to 19, plus 3 to 22. Zatem przybliżony dystans wynosi… 22 mile. Tyle Joanna przebiegła przez 4 dni. Teraz policzymy dokładny dystans. Przesunę trochę. Musimy dodać 3,89… 5,1. Pamiętajcie o ustawieniu przecinków nad sobą. 10,21 i ostatnia 3,35. Teraz zsumujmy to wszystko. Zaczynamy od części setnych. 9 plus tu nie ma nic, więc omijamy. Plus 1 to 10, plus 5 to 15. Wpisujemy 5. I 1 przechodzi dalej. 1… Zmienię kolor. 1… plus 8 to 9, plus 1 to 10, plus 2 dwa to 12, i plus 3 to 15. Wpisujemy 5, 1 przechodzi dalej. 1 plus 3 to 4, plus 5 to 9, plus 0 to wciąż 9, plus 3 to 12. Wpisujemy 2, 1 przechodzi dalej. Napiszę tutaj, żeby nie myliło się z tymi. 1 plus 1 to 2. Oczywiście wpisujemy przecinek tak samo jak wyżej. Zatem dokładny dystans, jaki przebiegła Joanna wynosi 22,55 mili. W przybliżeniu wyszły nam 22. Całkiem niezłe przybliżenie. Tylko nieco ponad pół mili mniej.